Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł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 Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Dziś powtórnie słyszymy opowiadanie o zwiastowaniu świętemu Józefowi, radosnej nowiny o narodzinach Syna Bożego właśnie w jego domu. Tym razem jednak chciałbym naszą medytację ukierunkować nie na świętego Józefa, ale na zapowiedzianego Mesjasza. Józef otrzymuje od anioła konkretne zadanie. Nadasz imię. Nadanie imienia jest przywilejem Ojca. Józef ma świadomość, że poczęte nowe życie nie jest i nie będzie jego potomkiem. Ale przyjmuje to polecenie anioła i staje się przybranym Ojcem Jezusa, nadając Mu imię. Każdy z nas nosi jakieś imię. Nie jest to jedynie forma naszej identyfikacji, ale poniekąd imię nadaje nam tożsamość. Poczęty z Ducha Świętego Syn Maryi będzie nazywany Jezusem, synem Józefa z Nazaretu. To imię jest tożsamością Mesjasza. Józef z Nazaretu jest potomkiem króla Dawida. A zatem w Jego adoptowanym Synu wypełniają się wszystkie mesjanistyczne proroctwa dotyczące potomka Dawidowego. Nadasz Mu imię Jezus. Hebrajskie imię Jeszua oznacza, że Bóg jest zbawieniem. To Bóg zbawia, ale czyni to przez Tego, którego posłał na świat, swojego jednorodzonego Syna. Słusznie twierdzi się, że tylko w tym imieniu, a nie w żadnym innym, jest nasze zbawienie. Zbawienie stało się naszym udziałem przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Prawdę tę dobitnie wyraża ikonografia wschodnia, umieszczając małe dzieciątko Jezus owinięte w pieluszki, jak w pogrzebowy całun i złożone w żłóbku przypominającym grób. Ten zabieg jest celowy. Nie możemy zapomnieć, Jaki jest istotny, najważniejszy cel wcielenia Boga, jest nią zbawienna dla nas Pascha Chrystusa.